Barbara Szczepuła, dziennikarka, pisarka, reporterka, ukończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej, gdzie jej matka, Wanda Szczepuła, została w 1976 roku pierwszą profesorką w dziejach tej uczelni. Studiowała także dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w tygodnikach Perspektywy oraz Kobieta i Życie. Niezweryfikowana w stanie wojennym wróciła do Gdańska. Publikowała w Tygodniku Gdańskim i Dzienniku Bałtyckim, podejmując głównie aktualne problemy społeczne i polityczne. Jest autorką ośmiu książek związanych z Gdańskiem i Pomorzem. Miłość w cieniu polityki o Alinie Pienkowskiej, Dziadek w Wehrmachcie o Józefie Tusku i innych Kaszubach wcielonych do armii niemieckiej, Kot Heweliusza oraz Rajski Ogród o gdańszczanach z Wolnego Miasta i Przybyszach z Kresów, długa podróż poślubna o ludziach, którzy z różnych powodów wybrali emigrację, przystanek Politechnika oraz okno z widokiem na Politechnikę o ludziach związanych z największą gdańską uczelnią. Barbara Szczepuła pisze o swojej książce. W domu wroga to opowieści kobiet i mężczyzn, którzy po wojnie osiedlili się w Gdańsku. Jednych rzucił tu los, inni sami wybrali to miejsce nad Zimnym Morzem. Można nazwać ich pionierami. Odbudowywali zniszczony Gdańsk. Stworzyli wspólnie z gdańskimi Polakami specyficzny klimat miasta. Uf, genius loci, który w sierpniu 80 roku zaowocował powstaniem wielkiego ruchu Solidarności, a potem wyjątkowej gdańskiej społeczności. Bohaterowie moich reportaży w większości już nie żyją. Tym ważniejsze wydaje mi się ocalenie ich losów od niepamięci. Ta książka to jakby kolejny tom gdańskiej sagi, którą piszę od lat.